Cześć. Przygotujemy dzisiaj jeden z najszybszych wegańskich sosów do spaghetti jakie znam. Bazą do sosu jest pasta z orzeków nerkowca. Tutaj mamy 150 gram tej pasty. Do tego płatki drożdżowe, 15 gram. dadzą nam takiego serowego, mocnego aromatu. Do tego pół cebulki, trzy ząbki czosnku, troszeczkę soli, klasycznie pieprz około 120-150 ml wody do tego wasz ulubiony makaron ja dzisiaj użyję pszennego, pełnoziarnistego on mi się już tam gotuje wszystkie składniki blendujemy i gotowe można powiedzieć wrzucamy pastę z orzechów nerkowca płatki drożdżowe cebulka, czosnek zalewamy wodą Do tego szczypta soli i zapomniałem o najważniejszym, o soku z cytryny, ale jest w lodówce, niezawodny w każdej kuchni, też nam delikatnie tak odświeży ten sos. Do tego jeszcze troszeczkę pieprzu, jakby sos się okazał, że jest za suchy, dodamy troszeczkę wody, ale zazwyczaj wychodzi bardzo fajnie w tych proporcji. Ok, teraz wystarczy to zblendować. Sos mamy już zmielony, w międzyczasie ugotowałem makaron, teraz wystarczy to wszystko wrzucić na patelnię. Sos nam się zmiesza, delikatnie nagrzeje. I gotowe. Danie gotowe, jak widzicie przygotowanie sosu trwało szybciej niż ugotowanie makaronu. Sprawdzimy jeszcze czy dobry. Bardzo dobry. Jeżeli filmik Wam się podobał, dawajcie łapki w górę, będziemy nagrywać dalej. Do końca roku chcę codziennie jeden filmik publikować dla Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!